Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo znowu podniosę temat utraty prawa jazdy w Polsce, oczywiście za alkohol lub za coś innego, niezrobienia obowiązkowych badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, nie zdania ponownego egzaminu na prawko polskie, ale wyjeżdżasz za granicę i przy okazji pobytu wyrabiasz sobie prawko gdzieś tam w innym kraju. I czy z takim dokumentem możesz jeździć po Polsce? Witam Panie Dariuszu, mam do Pana pytanie. Mianowicie w 2006 roku dobrano mi prawo jazdy za jazdę po pijaku kategorię ABCD czyli kierowca tutaj widać, że spadł z wysokiego konia dostałem skierowanie do WOMP niestety nie zgłosiłem się do dnia dzisiejszego Sąd odebrał mi uprawnienia na 3 lata 3 miesiące później wyjechałem do UK posiadam teraz prawo jazdy brytyjskie, ale tylko kategorię B i będąc w Polsce dwa lata temu, pytałem się w starostwie powiatowym, czy mogę jeździć na angielskim prawie jazdy. Starosta sprawdził moje dane i powiedział, że zakaz skończył się w 2009 roku i nie widzi żadnych przeciwwskazań. Żeby być pewnym w stu udałem się zapytaniem na policję, ale policja z drogówki sama nie była pewna i kazali się zapytać w starostwie. Natomiast czytając po forach, wynika, że muszę zrobić badania w WOMP-ie i ponowny egzamin w Polsce. Proszę o konkretną odpowiedź, dziękuję, pozdrawiam. I sprawa tutaj jest dla mnie bardzo prosta, pomimo, że policja nie wiedziała co, starostwo nie wiedziało co, jeżeli to starostwo ma porządek w papierach, to powinno wiedzieć, że w tym 2006 policja wysłała wtedy Skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne, to wtedy policja wysyłała nie starostwo, tak jak teraz. I niestety jazda po Polsce z zagranicznym prawkiem, kiedy polskie zostało utracone i nieodzyskane, podlega pod artykuł 180a kodeksu karnego i jest to prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo cofnięcia uprawnień Przeczytam Ci tutaj cały przepis Dziennik Ustaw 2016.01137 to jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat dwóch. To pozbawienie wolności raczej jest wtedy, kiedy jeszcze na dokładkę byś jechał po pijanemu. A przy okazji, policjanci odbiorą Ci również auto, w założeniu ma trafić na parking szczerzony, czyli dojdzie Ci lawety i parkingu. I nie jestem tutaj gołosłowny, dostałem wiele maili, że tak policja uczyniła, przeczytałem wiele artykułów prasowych typu nowinki policyjne, prawda, że się tam wszyscy cieszyli, że takiego gościa ktoś tam złapał i całą tą procedurę musiał przejść. Czyli, jeżeli masz taką sytuację, po prostu przebadaj się w WOMP-ie, albo na starym skierowaniu, albo załatw sobie nowe skierowanie, jak to stare gdzieś zgubiłeś, no 10 lat minęło, to mogło gdzieś się tam zaplątać, zdaj egzamin, no, no i po prostu jeździ bez stresu, że Cię policja, czy tam kto inny złapie. I nie wykluczam tutaj z sytuacji, że w 2006 roku policja nie przesłała powiadomienia do starostwa, no i jakimś cudem to starostwo nie wie o konieczności badań, ale tak naprawdę na to bym nie liczył. Także mówił Darek Krośnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli to wideo coś Ci pomogło, daj lajka, daj kciuka. No, jeżeli miałeś podobny przypadek, to opisz to w komentarzu pod tym filmikiem. Bye bye i do zobaczenia w moim następnym wideo.